Bawisz się u siebie w pokoju? Nie. A co robisz? Nic. Nic. Pobaw się u siebie, bo jeszcze muszę, kochanie, a, ogarnąć się przez pięć minut. Dasz mi pięć minut? Nie. Nie dasz, no dobra. Ładne kropeczki? Tak. Dobra. I z drugiej strony. Tik. Dobra? Okej. Okay. My mamy wolną sobotę, więc jak zawsze w sobotę rano Teraz mój mąż pojechał to? na budowę. Sprawdź co tam się. Teraz to! Teraz to, tak. A my z Krisulkiem tutaj ogarniamy się w domu, tak naprawdę jak mam wolny dzień, to nie Mami lubię ja się malować, ale to już, już dasz mi na policzki, pomagaj, ale ponieważ gdzieś pewnie sobie pójdziemy może, jakiś fajny plac zabaw czy obiadek, to też musi mama troszkę jakoś wyglądać, tak, więc delikatny makijaż, ja w ogóle w taki wolny dzień... Poczekaj, poczekaj. Maluje się bardzo mało. To na usteczkę, damy. Maluje się bardzo mało i stawiam zawsze na taki bardzo delikatny makijaż. I w ogóle ja najbardziej lubię malować się palcami. Więc w ogóle wszystkie produkty, które, na przykład, tak jak te lumen są już się dużo. Jak te produkty są właśnie takie w płynie. To jest dla mnie najlepiej, bo ja to wklepuję i idę, i to trwa sekundę i daje taki super naturalny, sposób, więc to mi się na maksa podoba. I właśnie z tych e, płynnych produktów od Lumen mam taki Invisible Illumination i to jest właśnie mm, rozświetlacz, który położyłam sobie tutaj na górę. E, to jest połączone z serum, e, tu są e, peptydy, więc tak naprawdę oprócz tego, że mam tutaj delikatne rozświetlenie, to mam też e, pielęgnację, a na tym mi bardzo zależy, żeby kosmetyki łączyły w sobie właśnie e, pielęgnację i kolor, jeszcze, o, to jest w ogóle zobaczcie, jakiś super, cyk, taka kropeczka, pyk, pyk, pyk i ją się rozmazuje, a potem wklepuje i to daje naprawdę super efekt, zwłaszcza jak się wklepie i ładnie, ładnie odbija światło, uwielbiam to i tak naprawdę z tym różem jest dokładnie tak samo, nawadnia, nawilża, odmładza skórę, ja akurat mam jeszcze tutaj taki piękny kolor, który jest taki w ogóle młodzieńczy, no i wychodzi pięknie, Kochanie, żeby tylko te rzeczy się mi nie powylewały, dobra? To jest jedyne niebezpieczeństwo, że dziecko może Ci to wylać. <śmetyki> te kosmetyki są y, dostępne na e-zebra, więc tak naprawdę dostępne tam są zawsze, bez większego problemu, mega szybko przychodzą do domu. Ja lubię robić zakupy przez internet, zwłaszcza przy takich sprawdzonych produktach, które już zamawiam któryś raz, że mam tę pewność, co do koloru y, i właśnie wtedy jest super. A jeszcze, jak mam na palcach y, trochę... Aha. tak. Ja Możesz włożyć. Jak mam e, na palcach jeszcze trochę pozostałości właśnie różu i e, rozświetlacza, to sobie na powieki daję i wtedy w ogóle powiek nie maluję niczym, bo to już byłby zbytek. Nie mam na to czasu i w ogóle nie lubię i nie umiem, <laughs> jeśli chodzi o ścisłość. Jeszcze sobie tylko doprostuję włosy, bo takie są uff, nie za ładne i będę gotowa. sprawdzić, co się dzieje, żeby mam szansę wprowadzić się w tym roku z moją żoną do nowego mieszkania, czy też nie. Zobaczymy, czy jakikolwiek napelki przyszły. jeszcze jest mały ruch na szczęście. W czasie, jak Krisek buduje sobie rakietę z moich kosmetyków, albo raczej 10 rakiet, ja się tutaj szybciutko wyprostuję, jeśli chodzi o stylizację włosów, to niezmiennie od już bardzo długiego czasu stawiam tylko i wyłącznie na produkty marki Dyson. Sprawdziłam je we wszystkich okolicznościach i jest to absolutnie top topów, uwielbiam i nigdy na nic innego nie zamienię. Akurat prostownica jeszcze ma tę zaletę, że w ogóle jest bezprzewodowa więc zabieram ją ze sobą wszędzie, ale oprócz prostownicy coś, co kocham i co zawsze mówię, Boże, to jest najważniejsza rzecz w mojej łazience, to jest cały zestaw Dysona Airwrap i tutaj w tym zestawie w ogóle mam jakby suszarkę, mam taką szczotę, no i mam ten jakby słynny Airwrap, czyli te takie... Rolki? Lokówki do kręcenia loków, które yy, no oprócz tego, że robią piękne loki, to też są mega bezpieczne dla włosów, bo jakby są na super ważne jest to, żeby po pierwsze pięknie stylizować, ale jakby nadrzędną rzeczą jest dbałość yy, o włos, o jego zdrowie, to, że nie można go niszczyć, to, że nie można mieć za wysokiej temperatury i mnie totalnie ta filozofia przekonuje, zwłaszcza, że ja mam tak często stylizowane włosy, że na maksa muszę o nie dbać, żeby no, w takich prostych sytuacjach codziennych nie dowalać im dodatkowo za wysoką temperaturą, bezsensownym prostowaniem, a tutaj mam wszystko pod kontrolą. Ta prostownica też yy, redukuje uszkodzenia włosa o połowę, bo ma takie tam, no nie znam się na tym, ale jakieś specjalne płytki, które dopasowują się do włosa yy, i po prostu... Mama. To jest najbardziej optymalna wersja prostownicy. Daj go, jeszcze. Mięciutki, mięciutki pędzelek. Ten czarny? Tak. Ten chcesz? Ty ru, ri, ru. Ty ru, ri, ru. Ten chcesz? Proszę. Dzisiaj miałem jechać w Leble. Ciekawie jestem, czy wjechały, czy nie wjechały, ale jak macie droga, to mam świetne jakby powiedzenie, życzenie dla droga, ale nie takie, żeby coś mi się stało czy coś, najlepiej powiedzieć kogoś, żebyś się całe życie budował i remontował. Głodny? A co będziesz jadł? E, makaron. Makaron, dobra, super pomysł, chodź. Spaghetti. To jedziemy do... spaghetti. będziesz jadł. białe makaron. Z białym Z białym sosem. Dobra. To jedziemy kotku. windę. A do jakiej restauracji jedziemy? Do Włocha. Jak tutaj coś wjechało, to jest nieświęte. Krisusiu poczekaj! To jest tak, że Chris jest takim dzieckiem, ja się śmieje mącznym, lubi wszystko, co jest kluską makaronem, pieroszkiem, naleśniczkiem, no i też pizzą, więc jego ulub. Widziałam więc, jego lubię na kuchnia, To jest kuchnia włoska, a ponieważ mamy fajną, małą knajpeczkę, praktycznie pod domem, właśnie włoską, to czasami jak Krisek poprosi, to się szybko zbieramy i idziemy do Włocha na jedzonko. A jeszcze zazwyczaj jest tak, że po Włochu od razu. Idziemy sobie na lody, bo też tutaj mamy bardzo dobre lody na Mokotowie, eee, więc e, na deserek jeszcze, na lodzika. Co będziesz jadł? Najpierw ustalmy. Poczekaj, stop. Co będziesz jadł? Najpierw ustalamy. Halo? Poczekaj, pauza. Co będziesz jadł? Powiedz mi najpierw. Powiedz mi. Krzysztofer? Powiesz mi. Jaki? Dzięki, biały w sosie. Dobrze, to ja Ci tak zamówię. A sobie też sobie Tu będzie góra. Gotura... Nie, to jest sypialnia. nasza. Znaczy. Tak. I tutaj tak widocze jest sypialni. Proszę bardzo. Ale mi się że tu jakieś filak, bo inaczej to mnie wszyscy. Tu jest mafieneczka. I tu oczywiście, co tu będzie? Garderoba mojej żony. A co tu będzie, ta mała klika. Moja garderoba. I teraz sprawiedliwość. Żona, garderoba żony, Izabeli i garderoba Krzysztofa. Odwiozłam już Kriska do dziadków, bo dzisiaj wieczorem mamy yy, wyjście. Ale teraz mam jeszcze moment, żeby podskoczyć razem z moim mężem do sklepu meblowego na spotkanie również z naszymi projektantkami, aby dokończyć wybieranie mebli do nowego mieszkania. I, i taki właśnie mam dzień wolny. Halo? Mam schodzić? Tak, ja już podjeżdżam, jestem przy kościele, skręcam w prawo. mam schodzić? No możesz! Tak, spotkamy się w garażu. Pani Kacze już jest u nich w tym hebanie, już oni robią wszystkie Dobrze, ustalenia taak. bez nas, żeby było szybciej. To się odchudza. Aha, to nie jest ciaszka. Nie wiem ciasteczek, ale zjadłem dzisiaj bagietkę. A, czuwe się Tą buratę na obiad. Burata to spoko. Była bardzo dobra. Przycisnąć? Przestań to robić! Jezu! Jezu! Nie znoszę tego. A ja znoszę. Myszko, chciałam to zasarkować. Ja uważam, że to jest świetne, bo tu i tyłem. wyjeżdżać. Ty jesteś mądrą kobietą, Boże. Czyli tak, mogę potwierdzić, dobrze. Potwierdzi. Dobra. Jak piszczy nieprzerwanie, to nie jest sygnał, żeby zatrzymać się? Będziemy słyszeli. <śmiech> Ty dotknąłeś samochodem. No i? Tak. Nie, jest milimetr nie, gdyby to ktoś. Inny. Gdybym to ja zrobiła, to już bym głowę straciła, to jest więcej niż Jest karta. ofoliowany, nic później nie stanie. Tak, na pewno. Ciekawe, że jak u mnie o coś chodzi, to, to ty zapominasz, że jest ofoliowany. Jedyna osoba, która y, przerysowała ostatnio samochód, to jesteś ty, nie ja. No. Tak. Jaką aferę robiłeś? Oblachy? Ja tu nawet jedną poduchę ściągnęłam, bo ta poducha... wy co najmniej... wybierajcie, a później jak wybierzecie, to Dobry. ja podejdę tak. i ja, akceptuję. Tak, a ja tak. bym się tu siedział... <słuch> Ja będę tu sobie siedział. Nie, mniej najbardziej to Posłuchajcie, wybierzcie, po co mam tam siedzieć cały czas? Ja tylko jestem do, do kiwania głową. To jest mozolna praca wybieranie. Mozolna, mozolna. Lepiej zobaczyć efekt końcowy i kiwnąć głową. Poza tym tak będzie, tak jak ona chce. Jego tak musimy dźwigiem, no nie? Nie wejdzie do żadnej windy, a na schodach się nie złamie, bo 3,60. Znaczy, jest szansa, że się złamie. Proszę. Właśnie. Ale wiecie, ile to waży? Ale noga. Aha, no nie, nie. dźwig. Dźwig. Posłuchajcie, bo to będzie bardzo ciężkie, tego nikt nie wniesie. O, choinkę mi ostatnio próbowali do domu wnieść, nie wnieśli. Dokładnie. 3, a ile miała metrów choinka? 4. Trzy, cztery metry miała. Tak. I nie wniesie 4 metrowej choinki po klasie czy poszedł, wziął piłę. piłę, odpiłował metr choinki i mnie trzy metrowo bez problemu. Dobrze, że sąsiad mnie opił. bo ja nie miałem piły w domu. No, no skąd mam mieć piłę w domu? Siada, piłę, A tu Wigilia. I weszła. Oczywiście byłam tak skurzona, bo to już... I jeszcze wyobraźcie sobie, że on odpiłował górę? Nie górę. Czubek? Nie. Nie, przepraszam, odpiłował dół. To co najpiękniejsze. Ja Jak mogłbym górę, czubek odpiłował? Ten nałożyła. A on mi zostawił takiego drapaka u góry i cały ten najpiękniejszy dół wyrzucił. Sprzedałem. Zdałam, że oszaleję. No dobrze, nie wracajmy do tego, jeśli nie mam się zdenerwować. Ja okay. idę zobaczyć ten tył. Jejku, co za kobieta? Językiem sprawdź. Co jest? Masz ślad. Kobietu, o, puchu marny. Zobacz, to jest albo tu walnąłeś, widzisz to, albo tu przytarłeś, ale wydaje mi się, że to, bo to jest najbardziej wystający element i bardzo proszę, to zrobiłeś. Jezus. To zrobiłeś właśnie. A pokazać, jak to rozwaliłaś z przodu? Ja nic z przodu nie rozwalałam. Zreperowałem. No, no, jedziemy. Gotowa. Gdzie mój małż? Gdzie jesteś? Jesteś? A. Jestem i nawet jestem myszko gotowy. Proszę bardzo, włoski jak? Super. Dobrze. Dobrze. No dobra, to teraz jak jedziemy, to możemy Wam zradzić tajemnicę, dokąd jedziemy. Powiedzieliśmy wcześniej, że jedziemy na kolację, na kolację, która jest dla nas bardzo ważna. Ale dlaczego? Dlatego, że jest to kolacja naszej fundacji. Czyli jest... fundacji, którą wspieramy od bardzo wielu lat. To fundacja, I... która jest założona przez naszych przyjaciół. Tak jest. E, I mm, jakby mamy ogromne zaufanie do tych ludzi, do ich fundacji, ale też bardzo podobała nam się em, wizja pomocy. I tak naprawdę przez parę lat wspólnymi siłami, poprzez właśnie takie kolacje, na których są aukcje, licytacje, e, udało nam się, bo możemy powiedzieć nam, bo tak bardzo w tym uczestniczyliśmy, no, Wszystkim, w fundacji, tak, no, nam, uczestnikom, wszystkim, uczestnikom wszystkim zaangażowanych. Udało w nam się zbudować, no ośmielę się powiedzieć, najpiękniejszy dom dziecka w Polsce. Jezu, dobrze, Będziemy że pierwsi. Mi... Piersi? Chyba tak, ale to dobrze, porozmawiamy sobie. Nie, 19.30, 19.50. A, okej, okay, to nie jesteśmy pierwsi. Nie, no co? To nie, to nie jesteśmy pierwsi. Jej, jej, Jesteśmy spóźnieni. Jeszcze nie rozpoczęliśmy. <grym> to dobrze. Taktownie, <grym> prawda? Tak. prawda? Tak. Dobrze, dobrze, dobrze. O... Ja Cię tyle czasu nie widziałam. Jezu, no, będzie ze dwa lata, jak nie lepiej, co? Tak na żywo. Jezu, te światła jak świecą, co? Cześć! Cześć, bardzo cześć. miło. O, dziękuję, cześć. Ale mamy super stół po prostu. Tak się cieszę. Kurde, chyba na nas czekali aż. Tak, tak, tak. Cześć. Tak. Cześć. Izabela Janachowska. Cześć, Karolina. Cześć. Witamy, to jest Stwarz naszej fundacji. Słuchajcie, w ogóle jest super, bo udało mi się złapać jedne z najważniejszych osób w naszej fundacji. I w ogóle jak mówię nasza fundacja, to tak czuję, jakby to było trochę moje. To jest bardzo sprytny zabieg z tą nazwą. I to było właśnie naszym zamysłem, bo cała debata na temat nazwania fundacji, która miała być... Taką fundacją, z którą każdy się może utożsamić. Każdy może znaleźć coś dla siebie. I tak siedzieliśmy, troszkę pewnie przy winie, może trochę bez wina. I rozmawialiśmy, przy winie. <laughs> więc wina była. Yy, I rozmawialiśmy, jak tu nazwać. Były jakieś pomysły, ale bardzo szybko, prawda? Myszko, trafiliśmy na naszą fundację. Najpierw była taka konsternacja wśród znajomych, jak już później... Jakby... O, o, o wieściliśmy! Że to jest Zadanie, nasza fundacja. Nazwy, nasza A oni pytali, fundacja. ale jak się nazywa? Tak, tak, jak to się nazywa? Ale na... czy od razu mieliście ten pomysł, na co chcecie zbierać pieniądze? Tak, tak, tak. tak. Tu... W zasadzie po to powstała fundacja, żebyśmy zbudowali piękny dom dziecka i żeby dzieci, które mieszkały wcześniej w Jarosławiu, w bardzo biednym domu dziecka, mogły zamieszkać w pięknym, kolorowym, przyjaznym, nowym domu. I zbieraliśmy na to pieniądze, Eee, no, Kilka wieczorów się odbyło. Na wszystkich byliście bez by To jest najważniejszy punkt w kalendarzu. Oj, to jest naszej z aniołów Oj, to prawda. Przestań, bo zaraz sześć, w kolorze mojej sukienki. cześć. tego. Od początku na wszystkich wieczorach Julek prowadził licytację. Tak, bez nic te pieniądze zdobyliśmy. Sobie. Było do a, a od dwóch lat zaprosił nas tutaj do deski tak. i już odbywają się nasze wieczory tutaj. Ale rzeczy, które można wy wy wylicytować na waszej kolacji są absolutnie wyjątkowe. No, staramy się, żeby były bardzo unikalne i takie niedostępne wręcz nie do kupienia. A, nasz, a, a e... pamiętacie, co poszło najdrożej w historii? No oczywiście. Co? To Lewandos, to jest Lewandowski. A! Lewandowski. Lewandowski. Oczywiście za nią. Wow, no to nieźle. A rzeczywiście, rzeczy, które są, to są, my mówimy, sprzedajemy doświadczenia, zupełnie nowe, unikalne, które są awycenialne, znaczy są wycenione bardzo wysoko po tej licytacji, no i to tak się i to tak się już ósmy raz dzieje. A w sumie a w sumie od 10 lat i rzeczywiście drugi raz drug, drugi raz tutaj tutaj u nas. 2000 40 2000 46 2000 66 2000 82 2000 53 30, 35, 40, 45, 50, 55, dziękuję bardzo. 60 by z tyłu tu po przód. 65 jest. 69. dziękuję bardzo wam. 70, dziękuję bardzo. Proszę cię 70, 70 i 280. 280 dziękuję, poprzednio 290. 290 i 300 tysięcy za nami. 300 300, 300, 390 300, 300. Moi drodzy, to był... Jaki wieczór? Wyjątkowy. Wspaniały, wyjątkowy, cudowny.